Bardzo serdecznie, jeżeli wiesz, znaczy, jeżeli jesteś myśliwym, to z pewnością wiesz, że niedługo wchodzi nowelizacja ustawy o broni i amunicji. Ta nowelizacja została dokonana w kwietniu 2018 roku przy okazji zmiany prawa łowieckiego i niestety, jeżeli jesteś myśliwym, to wprowadziła wobec ciebie obowiązek badań na broń i to zarówno badań psychologicznych, jak i badań lekarskich. Na ogólnych zasadach co 5 lat. Czy tak powiem, przyczyną wprowadzenia tych badań były przepychanki z ekologami i różnymi organizacjami Antyłowieckimi, prawda, ochrony zwierząt, i główną tutaj argumentacją było to, że no niestety z wiekiem zdrowie myśliwych się pogarsza. Pogarsza się wzrok, czasami stan psychiczny. No i te organizacje wskazywały na sporą liczbę postrzałów osób postronnych, które bywają pomylone przez myśliwych z przysłowiowym dzikiem, prawda? Były to dzieci, byli to tam jakieś, jakieś tam różne inne osoby, czy sami myśliwi. Czy tego tak jest dużo, to nie jest. na pewno dla tychże organizacji to jest woda na Młyn i to, co się nie udało podczas pierwszego wejścia, że tak powiem, w życie ustawy o broni amunicji wobec myśliwych to w końcu zostało teraz jakoś tam przeforsowane za rządów obecnych, czyli kwiecień, 1 kwiecień 2018, wejście tej ustawy no i mija 5 lat już niedługo 1 kwietnia 2023, i chcesz czy nie chcesz, sytuacja będzie taka, że będziesz musiał się przebadać, prawda? Y oczywiście, y jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, to może i to jakiś sens ma. Natomiast jest podnoszona przez myśliwych kwestia, że liczba tych myśliwych może drastycznie spaść. I widzę tutaj dwie przyczyny. Pierwszą jest koszt samych badań. Jest to 500-600 zł, nawet więcej. Często w mniejszych ośrodkach nie można jakoś tych badań wykonać, prawda? Jest problem z szybkim wykonaniem, prawda? Nie każdy ośrodek jest jak tak, że tak powiem, nie każda koło łowieckie jest w jakimś większym mieście wojewódzkim, gdzie jakoś to idzie w miarę sprawnie, tak jak w mojej przychodni, że w ciągu jednego dnia, jednego posiedzenia wychodzić z kompletem dokumentów. No, myśliwi, myśliwi podnoszą sprawę, że podstawą do odebrania pozwolenia na broń mogą być takie powszechne choroby, jak cukrzyca, choroby serca, choroby narządu wzroku. Natomiast no, z praktyki wiem, że raczej główną przyczyną odebrania pozwolenia na broń jest stan psychiczny oraz problemy z alkoholem, z różnymi używkami, także tutaj bym się tego za bardzo nie obawiał. Natomiast jest taka jest taki problem trochę, trochę inny, że zostało praktycznie sześć miesięcy, prawda, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec i już 1 kwietnia teoretycznie każdy myśliwy, który nie ma badań lekarskich i badań psychologicznych i to przez badań przez lekarza uprawnionego, a psychologa również uprawnionego nie będzie mógł tych badań, przepraszam, nie będzie mógł być myśliwym i znam życie wszystko jest tak trochę po polsku, że nagle jakaś nie wiadomo, jaka liczba badań będzie się odbywała w marcu, prawda? No, trochę to jest tak po polsku, ponieważ niestety wszyscy zwlekają na ostatnią chwilę, a nóż wydarzy się jakiś cud mniemany, a nóż może się tam przepisy zmienią, a może przedłużą. W co raczej wątpię, natomiast placówki medyczne raczej w ciągu jednego miesiąca nie będą w stanie przebadać 120 tysięcy myśliwych. I to powodów jest kilka. Pierwsze, że cały czas idą badania licencjonowanych pracowników ochrony, którzy z urzędu co trzy lata muszą się badać. Po drugie, ciągle idą badania na broń sportową. To też ciągle, ciągle, że tak powiem. Mały przerywnik przez przypadek. Te badania na broń sportową też wykonuje się spore ilości. No Myśliwi, którzy dopiero wkraczają, Profesję myślistwa, prawda? No i dojdzie nagle te 120 tysięcy ludzi. No, nawet jeżeli by to zakładać, że się równo podzieli na 6 miesięcy, to jest 20 tysięcy miesięcznie, ale znam życie, że bardziej to będzie ostatnie dwa miesiące. Powiedzmy 70, 50 tysięcy w marcu i przepraszam, 50 tysięcy w lutym i 70 tysięcy w marcu. także Dni roboczych je jest też za dużo. No i w zasadzie już widzę jakiś armagedon. Prawda? Ta sprawa tych nieszczęsnych, myśliwych ciągnie się od lat. Jakoś im się to udało, być może i tobie. Być może pamiętasz, że przy pierwszym wejściu przy pierwszej nowelizacji ustawy o broni i amunicji myśliwi zostali wyłączeni w przeciwieństwie do posiadaczy broni palnej z badań okresowych, ale to było za poprzedniej ekipy, nawet sam, z tego co pamiętam, prezydent Komorowski był myśliwym, oczywiście były prezydent. No i Trudno się dziwić, że jakoś jakoś myśliwym się wtedy udało. Natomiast z enuncjacji pracowych to obecny prezes miłościwie panującej partii jest że tak powiem miłośnikiem zwierząt. Chciał wprowadzić piątkę dla zwierząt, ma tam jakiegoś futrzaka i generalnie, nie za bardzo się kryje z tym, że no, nie jest związany z lobby myśliwskim, prawda. Do tego doszli ekolodzy, doszli, doszli jacyś obrońcy zwierząt. Gdzie jest racja? No pewnie gdzieś po środku, prawda. Gdyby, powiedzmy, zakres badań nie był aż tak duży, czyli okulista, psychiatra, lekarz uprawniony i psycholog, czyli cztery, cztery osoby, prawda, to być może nie byłoby z tym większego problemu, natomiast yy, psychiatrzy są zajęci, że tak powiem, swoimi pacjentami, psycholodzy uprawnieni do badań na broń z reguły są Psychologami transportu, czyli też mają do, trochę do roboty. Lekarze uprawnieni, tacy jak ja, przy okazji badają kierowców i medycynę pracy. Okuliści, że to no, medycyny pracy, że tak powiem, się nie garną i nagle znajdź czterech specjalistów w jednym czasie, żebyś nie tracił tygodnia czy dwóch na wykonanie. Generalnie, tak jak w mojej firmie, no nieskomplikowanych badań. Także, jeżeli jesteś taką osobą, jeżeli jesteś takim myśliwym, to jeszcze raz ci przypomnę, że jeżeli miałeś pozwolenie na broń do celów łowieckich, wydane przed ostatnią nowelizacją ustawy o broni i amunicji, czyli przed 2018 rokiem, to będziesz zobowiązany do przedłożenia Kolejnych dwóch orzeczeń, czyli lekarza i psychologa w kwietniu 2023 roku. Prosty rachunek 2018, kwiecień plus 5 lat kwiecień 2023. I w zasadzie na tym kończę, jeżeli ktoś z was tutaj ma jakieś do mnie pytania związane nie tylko z łowiectwem, ale z czymkolwiek innym. Jest ostatnia szansa, aby to zrobić na czacie. Chętnie odpowiem. Jeżeli nie ma takiej ochoty, to powoli kończę. Jest niedziela, jeszcze mam chwilę czasu do Zajęcia się swoimi dziećmi. Tutaj ci pokażę, że tak powiem, taką przebitkę dwóch, dwóch myśliwych z pieskiem, prawda? No, myślistwo, to łowiectwo, to nie tylko, że tak powiem, polowanie na zwierzęta, to jest jakieś wiele innych obowiązków związanych z wypłatą odszkodowań z pilnowaniem lasu i tak dalej, i tak dalej. I niestety prawdopodobnie ustawodawca wymyślił, że skoro skoro stać się na broń, to również musicie stać być na badania, prawda? Co z tego wyjdzie? No w zasadzie to wiem, co wyjdzie. Wyjdzie jak zwykle totalny bardak i zamieszanie przed samymi czyli w marcu 2023 roku. Aczkolwiek zwróciły się do, do mnie jakieś tam koła łowieckie, które chcą przebadać członków ich troszeczkę wcześniej. Witek. Pytanie odnośnie marynarzy. Czy osoba z problemami równo, z równowagą, z oszopląsem, brakiem widzenia obuocznego ma szansę pracować na statku? No Witek, takie sobie, ponieważ statek ma to do siebie, że przy okazji sam kołysze i no, jak będziesz miał już zaburzenia równowagi przed, to one się mogą nasilić na statku i będzie to jakiś problem, ale najlepiej zasięgnąć opinii najpierw swojego neurologa oraz laryngologa, który ci leczy, który ci kontroluje ten oczopląs i i, i, i oczywiście okulisty. Szanse są małe, ale, ale opinia dla lekarza uprawnionego do badań marynarzy, takiego jak ja, nie zaszkodzi. Dobra kochani. Na tym kończę. Jeszcze raz, jeżeli oglądasz jeszcze z minutkę, to na czacie tutaj skomentuj. Natomiast jeżeli oglądasz powtórce, to skomentuj to wideo pod, pod filmikiem w komentarzach. No i do zobaczenia wkrótce. Tradycyjnie tam gdzieś subskrypcja kanału. Tutaj kolejny filmik. No i bye, bye.